Panie dla zdrowego dobrego samopoczucia bogatej w orgazm pochwy zaczyna się od diety. Ta zdrowa dieta pozwala wrażliwej pochwie gdy jest taka potrzeba i być zdrowym wewnątrz i na zewnątrz dla Twojego i Twojego partnera. Oto trzy pokarmów które musisz jeść. 1. Cytryna Cytryny wspierają także zdrowie pochwy, ponieważ ich kwasowa natura pomaga utrzymać prawidłowy poziom pH w pochwie. Przeciwutleniacze pomagają również chronić komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Ponadto działa jako wzmacniacz odpornościowy, aby pomóc swojemu ciału zapobiegać i zwalczać wszelkiego rodzaju infekcje. Pij wodę z cytryny raz lub dwa razy dziennie, aby przywrócić równowagę pH w Twoim ciele. Aby zrobić cytrynową wodę wymieszaj sok z 1-2 cytryny do szklanki ciepłej wody i dodaj odrobinę surowego miodu do smaku. 2. Czosnek Można by pomyśleć, że czosnek przyniesie pożądany efekt odwrotny śmierdzący, ale przeciwnie czosnek jest świetny. Czosnek zawiera właściwości przeciwdrobnoustrojowe i przeciwgrzybiczne, które pomagają zapobiegać problemom z pochwą takim jak swędzenie, pieczenie, zapach wydzielina z pochwy, a nawet uti. Wzmacnia także układ odpornościowy dzięki czemu Twoje ciało jest gotowe do walki z każdą infekcją. Jedz 2-3 surowych ząbków czosnku na co dzień. Możesz również dodać czosnek lub jego pastę do potraw i sałatek. Jeśli wolisz brać kapsułki z czosnkiem najpierw skonsultuj się z lekarzem. 3. Awokado Awokado to kolejna karma, która stymuluje zdrowie pochwy. Zdrowe tłuszcze w awokado wspierają zdrowe ściany pochwy i utrzymują je w naturalnej postaci. Zapobiega to suchości pochwy swędzeniu i pieczeniu. Ponadto jego witamina B6 i zawartość potasu wspierają zdrowie pochwy. Pamiętaj aby jeść awokado z umiarem. Wystarczy 1-4 awokado dziennie aby czerpać z niego korzyści. Możesz dodać ten kremowy owoc do swojej sałatki kanapki lub smotkie.